Cześć, dzisiaj wam pokażę bug'a na trybie kreatywnym. On też działa na casual'u lub na arenie. I teraz już przechodzę do demonstrowania. Dobra, to teraz wam zademonstruję. Trzeba stawić najpierw podłogę. Potem u góry również podłogę. Teraz schody. I trzeba mieć y, w swoim ekwipunku tarczę y, pancerną ścianę I teraz tak, trzeba iść y, cały czas y, do przodu I o, tak działa ten bug, Że y, przypuśćmy to jest dom i właśnie tak wchodzicie chłopowi Bo na przykład się kampi, a wy wiecie, że się kampi To robicie właśnie tego trika Że tak, bierzecie ścianę i przechodzicie mu Wtedy po prostu strzelacie i, i tyle. No więc y, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajków, y, dużo i dodawajcie mi. będzie w opisie i, i zapraszam również do Discorda.